Na co dzień żyjemy w biegu, w pędzie, w ogóle się nie zastanawiamy nad tym, jak żyjemy wśród obowiązków, tego, co musimy robić. Trudno odnaleźć siebie i żyć się w zgodzie ze sobą i swoją prawdą. I to jest okazja, żeby się wycofać i w takim spokojnym otoczeniu um, podarować sobie czas dla siebie i spotkać się ze sobą i z innymi kobietami. takie miejsce na ziemi, które poznaje kawałek po kawałku. W ciągu ostatniego roku byłam tam już słowami. P